Co pamiętasz z ostatniego filmu? Zatrzymaj film i zastanów się. Czego ostatnio się nauczyłeś? Może warto zrobić szybką powtórkę? Savoir wir względem osób niepełnosprawnych. Dziś czeka na ciebie. Zakłopotanie. Zgoda. Działamy. Quiz. Czasem w obecności osób niepełnosprawnych czujemy się zakłopotani i nie do końca wiemy jak się zachować. Okazuje się, że to prostsze niż się wydaje. Różne rodzaje niepełnosprawności wymagają różnych zachowań. To, co zawsze pozostaje niezmienne to zasada, że osobę niepełnosprawną traktujemy jak pełnoprawnego członka społeczeństwa. Zakładanie z góry, że taka osoba nie jest w stanie czegoś sama zrobić i bezwzględnie potrzebuje naszej pomocy, jest po prostu krzywdzące. Są to osoby, od których to my powinniśmy się uczyć zaradności oraz radzenia sobie w trudnych czy niespodziewanych sytuacjach. Najprostszą drogą, jeśli nie wiemy jak się zachować i czy powinniśmy pomóc, jest najbardziej niezawodna metoda, która sprawdza się w większości sytuacji życiowych. Zapytaj. Pytanie się nie jest niczym złym, a i tak większość osób niepełnosprawnych spotyka się z takim pytaniem wiele razy, więc nie będzie to dla nich nic dziwnego. Rozproszy to również dziwne uczucie skrępowania, które może unosić się w powietrzu, kiedy nie wiemy jak się zachować. Pomagaj dopiero po uzyskaniu zgody na udzielenie pomocy. Nigdy nie narzucaj się w żaden sposób. Zamiast wyjść na kulturalnego, Wyjdziesz na niegrzecznego i nieumiejącego się zachować. Po otrzymaniu jasnej zgody warto zapytać o wytyczne dotyczące sposobu, w jaki możemy pomóc. Nikt poza samym zainteresowanym lepiej nie powie, jak chciałby, aby mu pomóc. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, kiedy pomoc musi być udzielona niezłocznie i jest oczywista. Jak na przykład złapanie upadającej osoby, czy uchronienie niewidomego przed potrąceniem. Zdarza się, że osoba niepełnosprawna potrzebuje więcej czasu na jakąś czynność. Nie oznacza to jednak, że sobie z nią nie radzi. Jeśli jednak widzisz, że się męczy, wróć do najlepszego rozwiązania. Zapytaj, czy potrzebuje pomocy. Zdarza się także, że sama osoba jest nieśmiała lub wstydzi się prosić o pomoc. Dlatego jak już wiesz, najlepiej zapytać. Teraz przyjrzyjmy się kilku zasadom, które pozwolą ci uniknąć niezręcznych sytuacji, gdy już udzielasz pomocy. W przypadku osób poruszających się na wózku inwalidzkim należy traktować wózek jako integralną część osoby. Choć z naszej perspektywy to tylko sprzęt, dla tych osób jest on niemal jak nogi. Dlatego też jeśli nie pomagasz tej osobie, to go nawet nie dotykaj, tym bardziej zapomnij o opieraniu się o niego. Tak samo nigdy nie wieszaj nic na nim, ani nie kładź niczego na kolanach osoby poruszającej się na wózku. Choć sprzęt ten wydaje się pancerny, to łatwo można go uszkodzić. Dlatego zanim złapiesz zawózek w trakcie udzielania pomocy, zapytaj, w którym miejscu powinieneś go złapać, aby pomóc, a nie zaszkodzić. W przypadku osób niewidomych należy pamiętać, aby nie dotykać ich bez uprzedzenia. W większości sytuacji pomagając osobie niewidomej będzie potrzebny dotyk, choćby do przeprowadzenia przez ulicę. Dotknięcie osoby niewidomej bez uprzedzenia nie tylko może ją zaskoczyć i wystraszyć, ale także może być potraktowane jako atak. Gdy prowadzisz osobę niewidomą, opisuj drogę, którą pokonujecie. Pamiętaj, aby nie pokazywać rękami i nie stosować zwrotów takich jak o tam. Tak samo nie ma sensu wypowiadać samego uważaj, bo ta osoba nie będzie wiedziała na co. Dlatego tak ważne jest opisywanie trasy, a zwłaszcza przeszkód, jak na przykład schodów. Rozstając się z osobą niewidomą, nie zostawiaj jej pośrodku niczego, ale zawsze przy konkretnej rzeczy, najlepiej informując o tym, co się znajduje w pobliżu? Niepełnosprawność drugiej osoby nie powinna w nas wywoływać uczucia niezręczności. To takie same osoby jak my, mające swoje zainteresowania, pracę, rodzinę. Zawsze traktuj je jak zwykłe osoby, wypowiadając się o osobach niepełnosprawnych. Nigdy nie mów o nich jak o kalekach, ślepych, czy stosując inne popularne lub nadwyraz wyszukane słowa. To po prostu jest osoba niepełnosprawna. I tak możesz o niej mówić. Pamiętaj o jeszcze jednym.